Utrata prawa jazdy przez osoby niepełnosprawne, oczywiście za jazdę po alkoholu. I problem jest tutaj dość poważny, bo u takiego kierowcy jest dużo łatwiej, wierz mi, dużo łatwiej znaleźć przeciwwskazania zdrowotne w stosunku do kierowcy pełnosprawnego. Zapytanie widza Proszę o radę, otrzymałem negatywne orzeczenie, gdyż lekarka stwierdziła ze względu na y, przeciwwskazania neurologiczne. Fakt. Jestem osobą z dziecięcym porażeniem mózgowym, lecz w stopniu lekkim. Prawo jazdy zdałem jak zdrowy i uważam, że to był tylko pretekst, bo to była moja druga wpadka za jazdę po alkoholu. Prawo jazdy miałem zabrane na rok, więc proszę Pana o radę, jak mogę odebrać to prawo jazdy, a w zasadzie odzyskać to prawo jazdy, jako osoba niepełnosprawna. Nie mam orzeczenia ani grupy inwalidzkiej. Nigdy nie było mi to do niczego potrzebne. Pracuję fizycznie i żyję jak normalny, zdrowy człowiek. Przez ponad 13 lat jeździłem bezwypadkowo samochodem, który nie był jakoś specjalnie przystosowany. Nie miałem takiej potrzeby. Proszę napisać, co mogę zrobić w takiej sytuacji czy ewentualnie mogę się zapisać na kurs prawa jazdy do szkoły jazdy, a później zdać egzamin No, bo w świetle prawa mam tylko cofnięte uprawnienia a dokument w dziale komunikacji leży i się kurzy. I odpowiadając na to pytanie w mojej opinii, zacząłbym jednak od udokumentowania rocznej abstynencji alkoholowej. Podwójna wpadka, powtarzam jeszcze raz, podwójna wpadka jest raczej główną przyczyną, więc dziwię się troszeczkę, że Wic nie wyciągnął z tego wniosków wcześniej, przecież musiał być badany w WOMP-ie po wpadce pierwszej. Wiedział, jak to przebiega, wiedział, ile to kosztuje, wiedział, że nie jest to taka bułeczka z masłem. Natomiast, nie wypowiadam się, na ile ta choroba neurologiczna wpłynęła na decyzję lekarza, czy nie wpłynęła. Nie znam wyniku konsultacji specjalisty neurologa, nie badałem tego pacjenta. Lekarz womp ma tutaj obraz całościowy, natomiast y, po opisie tego przypadku mogę się spodziewać, że raczej odzyskania prawa jazdy tej osobie niepełnosprawnej to nie ułatwi. I powiem szczerze, że nawet rozumiem te osoby niepełnosprawne sięgające czasem do kieliszka, y, są wystarczająco pokrzywdzone przez ten los, no, pociechy znikąd nie ma, jakie są te zasiłki czy pensje dla osoby niepełnosprawnej, Jeżeli taką jesteś, to wiesz lepiej. Natomiast zdaj sobie sprawę z jednego. W szkole nauki jazdy, czy przed kursem prawa jazdy, jesteś zwykle badany przez lekarza prywatnego. Czasem ten lekarz ma jakieś tam układy ze szkołą jazdy, troszeczkę przymyka oko na pewne niedoskonałości ciała ludzkiego. Natomiast nie licz na to, że jak zostaniesz złapany w wąpie, to ktoś się nad tobą ulituje. Jesteś wtedy badany ściśle według przepisów. Te badania po alkoholu są troszeczkę sformalizowane, aczkolwiek no, dużo też zależy od lekarza, natomiast w tym przypadku bezrocznej yy, udokumentowanej abstynencji alkoholowej nie ma szans. No i oczywiście na kurs prawa jazdy się nie możesz zapisać. Póki nie przejdziesz badań lekarskich w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, a chcesz inny podobny, kliknij w to kółeczko, zasubskrybuj się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy, lub jeżeli chcesz inny filmik obejrzeć, to kliknij w ten kwadracik. Powtarzam jeszcze raz, jeżeli jesteś niepełnosprawnym, bez prawa jazdy, że tak powiem, nie istniejesz zawodowo, nie mówiąc o tym, że badania w WOMPie naprawdę dużo kosztują, a jaką wypłatę, jaki zasiłek, czy jaką rentę masz, to wiesz najlepiej.